Jaka jest norma wzroku na kategorię B prawa jazdy? Dotyczy się to również kategorii A, L do B innych amatorskich. Zapytanie mojego widza. Dzień dobry, od urodzenia mam uszkodzony nerw wzrokowy. No, prawo jazdy niestety jest mi niezbędne, natomiast mam problem z czytaniem na odległość yy, tablicy Stalena u lekarza medycyny pracy. Natomiast badania wzroku na psychotestach przechodzę bez problemu oraz mój okulista uważa, że wzrok mam wystarczający, ponieważ oprócz czytania nadal wszystko inne normalnie widzę. No, taka moja wstawka, że no niestety, jak jedziesz samochodem czy czymś innym, to raczej musisz widzieć z daleka, a nie tylko z bliska. I proszę Pana o opinie, czy amatorskie B mógłbym otrzymać? pozdra. Pozdrawiam. I sprawa jest tutaj stosunkowo prosta, jeżeli chodzi o przepisy. Jeżeli wzrok tego kandydata, być może i twój spełnia normę z rozporządzenia ministra zdrowia, to jakaś szansa zawsze jest. Widz tutaj nie mówi mi, czy ma uszkodzony jeden nerw wzrokowy, czy oba. I niestety ma to spore znaczenie przy orzekaniu, ale zakładam, że widzi obuocznie i ostrość wtedy wzroku powinna być co najmniej 0,5 po korekcji, prawda? 0,5 w takim przybliżeniu oznacza, że czyta co najmniej piąty rządek na tablicy Snellena, czyli ten największy to jest pierwszy, prawda? Drugi, trzeci, czwarty, piąty. Tych rządków jest tam 10 czy 12 w zależności od tablic. I nie ma tutaj znaczenia rodzaj korekcji. Może być to korekcja okularowa, może to być soczewkami kontaktowymi lub tak zwanymi wewnątrzgałkowymi, ale pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji. I jest taki warunek dotyczący pola widzenia, a mianowicie obuoczne pole widzenia powinno wynosić co najmniej 120 stopni i jego zakres powinien wynosić co najmniej 50 stopni w lewo i 50 stopni w prawo 20 stopni w górę, 20 stopni w dół i takie określenia okulistyczne w obrębie kąta 20 stopni od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki pola widzenia. No, jakie jest rozwiązanie? W sumie też proste. Wydrukowałbym sobie tą normę z rozporządzenia, poszedł z nią do okulisty no i poprosił okulistę o sprawdzenie, czy tą normę spełniasz, czy nie spełniasz. Prawda, jeżeli po badaniu się okaże, że spełniasz, to raczej lekarz uprawniony do badań kierowców nie będzie widział przeciwwskazań zdrowotnych do kategorii B, A, czy E do B. Natomiast, no jest całkiem możliwe, że da Ci prawo jazdy terminowe, żeby widzieć, czy ta choroba jest w jakiejś progresji, czy, czy zatrzymała się jak tam z nią jest, prawda? I żeby ułatwić okuliście, to przy okazji wziąłbym też wydrukował kartę badania okulistycznego z tego samego rozporządzenia i wtedy idziesz gotowy do lekarza uprawnionego do badań kierowców. No i sprawa się tylko kończy do badaniem stanu ogólnego i mam nadzieję, że kierowcą zostaniesz. Jeżeli jednak miałeś jakieś problemy z badaniem wzroku, no, nie poszło to po twojej myśli, zawsze się możesz odwołać do ośrodka referencyjnego, tam nieco wyżej, są to wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, natomiast życie troszeczkę przekracza wykracza poza zakres prawa. Jeżeli masz jakiś ciekawy przypadek, który chciałbyś opowiedzieć, jak to było z twoim wzrokiem, zrób to w komentarzu do tego wideo. Oczywiście, subskrypcja kanału lub obejrzenie kolejnego filmiku z szeroko pojętych badań kierowców.